Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. Jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia. I w tym wideo opowiem Ci o bardzo trudnej sytuacji kierowcy zawodowego skierowanego przez prokuratora na badania celem ustalenia zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych. W związku z całkiem inną sprawą. Zapytanie mojego widza. Po obejrzeniu Pańskich filmów znam raczej odpowiedź na moje zapytanie, ale może Pan coś zasugeruje, jakąś nowinkę. Nie zabrano mi prawka za używki, za alkohol. Yy, przy okazji sprawy w sądzie przyznałem się do terapii alkoholowej ponad 5 lat temu. Powodem było sięganie do kielicha przez rozwód, przez długi, przez skomplikowaną sytuację życiową. Małżeństwo ocalone, długi pospłacane i przy okazji yy, tej pierdoły, bo yy, najpierw byłem w sprawie jako świadek, a potem jako jeden z oskarżonych. Natomiast prokurator Podarował mi bonus w postaci badań w womp w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Posiadam kategorię B, C, plus E. Pracuję jako kierowca Tira od kilku lat. Problem alkoholowy mnie nie dotyczy. U mnie nie istnieje. Badania mam. Super y, y, enzymy wątrobowe w normie. Natomiast nie mam zaświadczenia o abstynencji. Termin zgłoszenia się do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy kończy mi się za dwa tygodnie i nie ma mi kto pomóc. Proszę o jakąś mega szybką poradę na maila, jeżeli takakolwiek porada istnieje. I wierz mi, że prokuratorzy bardzo dobrze znają przepis, że prawa jazdy nie wydaje się osobom uzależnionym od alkoholu. W końcu od tego są prokuratorami, od tego są prawnikami. Ty przyznajesz się do terapii w dobrej wierze sądząc, że będzie to okolicznością łagodzącą. No, być może jeżeli tam w sądzie była najpierw sprawa jakaś o alkohol to terapia mogła być tutaj tylko czynnikiem jakimś na plus Czyli przyznajesz się, sądząc, że będzie to okolicznością łagodzącą. Sprawa czasami wychodzi przez przypadek. Natomiast nawet, jeżeli jesteś niewinny, to prokuratora bezwzględnie skorzysta z tego narzędzia, abyś miał dodatkową uciążliwość, niezależnie od wyniku sprawy zasadniczej. To, że sprawę wygrałeś, czy nie zostałeś ukarany, to nie zwalnia Cię z badań w WOMP-ie. jedyne co możesz zrobić, to udać się do specjalisty psychiatry no, Radzę prywatnie, być może do terapeuty uzależnień, ale ci terapeuci to jakoś tak, y czasami różne rzeczy dziwne piszą, nie chcą poświadczać pewnych rzeczy. Y oczywiście udajesz się po jakieś zaświadczenie, że nie masz już problemów z alkoholem, czy innymi używkami. No i najlepiej, żeby jeszcze to jakoś było stwierdzone, że minął od tego czasu jakiegoś ostatniego używania alkoholu ponad rok. No niestety smutna sprawa, że odbycie tej terapii szufladkuje cię jako alkoholika. W papierach już jesteś alkoholikiem z prostego powodu, że no, nie idzie na terapię że tak powiem, człowiek, który nie ma problemu. I z tego powodu też sprawa uzyskania odpowiedniej opinii nie jest łatwa. Także na tym kończę mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. I wierz mi, że no, trzeba być bardzo powściągliwym przy innych sprawach sądowych, prokuratorskich. No, nie za bardzo reklamować się tą terapią ponieważ mówię, prokurator, jak prokurator on prawo ma w tym małym paluszku wie jak Ci dokuczyć, nawet jeżeli prawda jest po Twojej stronie i sprawę wygrasz. Także Jeszcze raz na tym kończę. Oczywiście jeżeli jesteś nowym widzem tutaj, proszę Cię o subskrypcję, otrzymasz najnowsze filmiki jako pierwszy. Oczywiście musisz kliknąć dzwoneczek, żeby powiadomienia przychodziły od razu po załadowaniu filmu lub już, dla stałych widzów inny filmik z badań kierowców z medycyny pracy i to wszystko od Darka Kraśnickiego z Wrocławia.